Mhm. Najtańsze, które, które kupiłem, od którego zacząłem w zasadzie, no to kupiłem za 860 metrów z plastikowymi oknami, z panelami, z ogródkiem. To było mieszkanie, od którego Ej. zacząłem. Oczywiście popełniłem na nim wszystkie możliwe błędy, ale to był początek przygody i zobaczyłeś, że można, tak? Zobaczyłem, że można. Business Rider Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Tomek Stańczyk. Piąteczka. Cześć. Tomek jest fliperem zajmuje się zawodowo już obrotami nieruchomościami, ale Tomek robi to w sposób Inny niż wszyscy i robi to w sposób wyjątkowy, bo mieszka w mieście, które ma około 100 tysięcy mieszkańców i, i Tomek, czym się różnią twoje flipy od, od innych? Na pewno jednym zerem w, w kwocie. Jak <grym jak... <grym bo kupuje się taniej, tak? Kupuję, o ile je kupuję, to kupuję dużo taniej, bo jak słyszę kwoty 300, 400, 500 tysięcy za mieszkanie, no to dla mnie to jest wielokrotność moich mieszkań. Mhm. Najtańsze, które, które kupiłem, od którego zacząłem w zasadzie, no to kupiłem za 19 800, 60 metrów z plastikowymi oknami, z panelami, z ogródkiem. To było mieszkanie, od którego Hej. zacząłem. Oczywiście popełniłem na nim wszystkie możliwe błędy, ale... To był początek przygody. I... Zobaczyłeś, że można, tak? Zobaczyłem, że można. I teraz, jak, jak Ty mi to powiedziałeś, to powiedziałem sobie, kurde, chyba ja się u Ciebie, jak takie mieszkania znaleźć, tak? <grym> tak tanie. Ja na tanie kupiłem za 25, jakieś tam udziały, lepiankę w Lublinie. Ale no to 19 tysięcy to jest naprawdę... A ile jeszcze takich mieszkań kupiłeś? Albo znalazłeś takie mieszkań? Do 35 mieszkań to w ciągu pół roku, 10 na pewno. Mhm. Nie wszystkie zawsze kupiłem na siebie, czasem przekazałem dalej, ale. Ty kiedy inwestorowi, jakby tak? Tak, Prze -prze przekazałem, przekazałem dalej, ale właśnie. Z braku funduszy na początku hmm. zacząłem się interesować właśnie mieszkaniami najtańszymi, hmm. które miały problem. Hmm. Problem dla właściciela typu brak łazienki. Ja hmm. wiedziałem zazwyczaj, jak ten problem, problem rozwiązać. Okej, okay, no i powiedzmy tak na wszystkim tutaj, jak go rozwiązałeś? Najprostszym rozwiązaniem braku łazienki jest faktycznie znalezienie, znalezienie pionu dużego, ile on jest, mhm. lub, lub zrobienie rozdrabniacza, bo znajdą się ludzie, którzy po prostu nie wiedzą, że takie pompki w ogóle istnieją. Mhm. Wiadomo, że to nie jest najlepsze rozwiązanie do mieszkania, ale jeżeli takie mieszkanie się sprzeda odpowiednio tanio, to, to na wszystko się znajdzie klient. Dokładnie tak, bo Ty sprzedajesz tego po te 500 tysięcy, tylko analogicznie taniej też tak. kupiłeś, tak? ale te 3-4 chyba spokojnie możesz tym zrobić. Drugim problemem jest... E... Ogrzewanie węglowe, mhm. bo jest, robię tylko kamienicy do tej pory i w większości jest ogrzewanie węglowe No i ja po prostu do tej pory zakładałem gaz Teraz pewnie będzie troszeczkę inna technologia, ale mhm. do mieszkania, które jest problematyczne, bo nikomu się już prawie nie chce palić węglem zakładam gaz i Al rozwiązuje problem. Okej, okay, albo ogrzewanie elektryczne. Do tej pory tylko gazowe, ale no mówię, będziemy testować. Tak, ja też teraz przestałem robić gazowe ogrzewanie, bo ono jest długie, w realizacji drogie, no i e, różnie, różnie z nimi jest, tak? Za dużo osób musi pozwolić na dużo rzeczy związanych z, e. z gazem. A z prądem jesteś niezależny. Tak. Powiedz mi taki na, na, największy e, problem, który miałeś w tym mieszkaniu? E, e, to jaki był? Większy problem. Wiadomo, że ekipy. E, miałem dwie, nie, ty... mam, nie mam żadnej <laughs> trzy i mam w zasadzie jedną, z którą na razie jest OK. E, tam tylko jednego pijanego pracownika e, wyrzucili, ale w zasadzie nie ma jakichś tam na tą chwilę większych problemów. Bo ty te remonty też robisz dosyć tanie. Powiedz mi, e, jak mi kosztuje no, remont takiego mieszkania generalny? Mm. Za samą robociznę różnie. Mm -hmm. Dałem najtaniej chyba 5 tysięcy, mm -hmm. ale też była jakoś adekwatna do tego. Do, do, do, do, do tego, <laughs> ten, Czyli taniej miejsca się przestrzeni, tak mówię, tak? Część z tych mieszkań, gdzie były robione tanią. Mm -hmm. e, one miały być też same sprzedane. więc tak. to mia, to być z... Tam nie można, było, nie można było zrobić po prostu high-endowego standardu, bo po prostu klient będzie tego nie zapłacił. Tak, to był robione klienta, który e, chciałby to kupić jak najtaniej. Mieć metraż, ale nie. nie mm -hmm niekoniecznie płaci za standard. tak. Bo to Jak nie jest apart apartamentowiec na złotej. Tak. tak. Okej. Okay. A powiedz mi, e, jakieś jeszcze problemy w takich mieszkaniach w moim mieście widziałeś? Bo Ty też kupowałeś u siebie w mieście, ale też pod miastem, prawda? Czyli jakby w okolicach. E, to właśnie pierwsze mieszkanie za 19800 kupiłem pod miastem. I właśnie ktoś je jakoś chyba źle oznaczył. E, bo oznaczył chyba jako Wałbrzych, chyba mhm. było wysta wystawiane pod miastem. E, generalnie tutaj zadziałało to, że ja miałem chwilę wolnego czasu i tak naprawdę Leżałem w szpitalu i wpisałem sobie w się pilnie. I tam dałem chyba od 1000 zł góry, i patrzyłem na wszystko, co jest. Co jest pilne? Co, co jest pilne. Mhm. Miałem na myśli samochód lub jakiś tam mhm. sprzęt, i się właśnie trafiło to mieszkanie. W jakiś tam, chyba cenie 30 tysięcy, i tak naprawdę o kulach, chyba ojciec po mnie przyjechał. Pojechaliśmy po prostu mhm. z godziny na godzinę do gościa. Zbiliśmy właśnie do 1980. I... No i kupiliśmy. No i co ważne, ja też nie jemu rozwiązałem problem, bo on potrzebował to pilnie, pilnie sprzedać, ja miałem gotówkę. No i każdy zadowolony. Tak. Wydawało się, że to jest nawet tańszy niż nie, samochód. No i samochód, I garaż. Garaż wam wychodzą. Ale właśnie najlepsze co jak no, powiedziałeś dobrze. Ty mi powiedziałeś, że kupiłeś mieszkanie i zamieniłeś się później za samochód. Jak to było? Powiedz jakieś szczegóły? To też dotyczyło tego pierwszego mieszkania. Ja je wystawiłem. To mieszkanie było bardzo, bardzo, bardzo tanie, ale też miało jeden problem. Tam był problem z wysokością. Tam było 2,20 wysokości. No I dla starszych ludzi to jest zaleta lub dla niektórych młodych, młodych zaleta, ale często to jest wada. Ale z drugiej strony też to było wystawione chyba 50 tysięcy taniej niż podobne mieszkanie. No i wtedy wydawało mi się, że Miesiąc czy dwa na sprzedaż mieszkania to jest długo. Mhm. No i jak się nadarzyła okazja e, z takim samochodem, bo to był amerykański samochód Camaro, bardzo mi się spodobał. No mhm. i w zasadzie sam siebie namówiłem, żeby to zrobić, żeby spełnić jakieś tam swoje marzenie i nim, i nim pojeździć. Mhm. Dopłaciłem i mm, teoretycznie byłem na tym mm, no 40 tysięcy do przodu. Mhm. Jak się później okazało, teoretycznie. Mm -hmm. bo wartość samochodu spadła. I. Okej, okay, no i zamieniłeś go na kolejny samochód, tak? No i później zamieniłem go na kolejny samochód i który zamienię po tym, po tym szkoleniu na, na następny samochód. Mhm. Także łączy sobie jakieś tam przyjemne spożyteczne, Ale żeby to był model do powielania, to niekoniecznie. Samochody teraz są na wartości, a nieruchomości niekoniecznie. Nie? Gdybyśmy oddali do nieruchomości, to być może znalazł jakiegoś klienta, który jakby zapłacił w końcu kaszem. Tak, tylko, że to była moja pierwsza inwestycja. Mhm. Popełniłem wszystkie możliwe błędy, ale no to też pokazało, że nawet popełniając błędy, da się na tym zarobić. Mhm. Ja kupiłem po prostu na tyle okazyjnie, że moje błędy nie zniwelowały zarobku, ale... Jeżeli z tą wiedzą, co mam teraz, no nie da się na tym stracić. Okej, okay. Bo ty, ty, ty pierwsze mieszkanie kupiłeś przed moim szkoleniem, tak. Tak, ale jeszcze je miałeś, a dopiero po szkoleniu kupować kolejne. Tak. I jakby co się to u Ciebie zmieniło w myśleniu o, o tych flipach, o, o tym biznesie? Jakby już, jak, jak miałeś jakieś tam swoje założenia, kupić taniec przejść drogo, tak? A takie największą zmianę przekonania Twojego, to, to, to co może? Co byś mu powiedzieć? To co najważniejsze, to że nie mając pieniędzy, mhm. można można inwestować w nieruchomości. Wcześniej powiedzmy, że zainwestowałem 20 tysięcy plus na remont, ale można robić to w większej skali i nie mając docelowej... Mm -hmm. Nie mając docel, docelowej okay. Ci inwestora tak? e, Nie, e, dowiedziałem się, że to nie jest nie taktem zaproponować e, sprzedającemu płatność barterzy. Mm -hmm. Na przykład. E, <śmiech> okazało się, że to nie jest <śmiech> g, głupie <śmiech> ani wstydliwe. ok. Cię się tego, że po prostu można to zrobić i to, i, i to jest najlepszy układ dla obu stron czasami. Obie strony zyskują, bo ta sprzedający nie może tego sprzedać beze mnie, a ja nie muszę hmm. wkładać, gotówki. wkładać gotówki tak naprawdę. I właśnie po szkoleniu niedługo kupiłem właśnie mieszkanie w ten sposób. Hmm. Okay. a ile najwięcej zrobiłeś na, na, na, na takim swoim mieszkaniu? Hmm. W takim klasycznym modelu to chyba właśnie drugie mieszkanie, gdzie kupiłem je hmm. za 30 tysięcy i ono było teoretycznie, stan jego był do zamieszkania, bo tam były właśnie okna plastikowe, panele, Kugnia była w zabudowie, mhm. tylko były dwie wady. Ogrzewanie węglowe i łazienka na korytarzu. Mhm. Rozwiązałem te dwa problemy. Jak plus... u kiepskich, tak? Jak u kiepskich. Tam były te dwa problemy. Dołożyłem jeszcze jeden pokoik i tak naprawdę kupiłem mieszkanie za 30 tysięcy. Remont zrobiłem między 10 a 15, bo tam mhm. był problem z ekipą. Nie do końca się rozliczyliśmy, ale bliżej 10 i sprzedałem w jeden dzień za 87. Wystawiłem, e, e, wystawiłem w niedzielę i w poniedziałek już Czyli mi jakieś 4 tak? Tak. To była taka, w klasycznym modelu to była e, największa kwota, ale z kolei no, to i tak jest 100% zysku tak naprawdę. Tak, tak. Licząc w inny sposób, no to um, w innym wypadku kupowałem prezerwowałem mieszkanie za 30 tysięcy, pisałem umowę przedstępną na siebie. Y, y, mhm. Lokowałem 2000 swojego zadatku uh -huh. i wiedziałem, że w ciągu tygodnia sprzedam to dalej e, uh -huh. na no, odsetki. No, no, no, no, Połowa tych mieszkań było z pośrednikiem uh -huh. i przy mieszkaniu za 30 tysięcy pośrednik dostawał 1500 złotych. Uh -huh. Ja dostawałem 12 i jeszcze to sprzedawaliśmy. A moim jednym kosztem były zaangażowane środki, tylko te to 2000. Więc to też było fajne, bo w ogóle pra, praktycznie kasy nie angażowałem, a, a zysk był. Adekwatnie, tak. duże i, i szybki przede wszystkim, no bo dycha. Parę, parę, parę, tak, no parę razy większy niż, niż, niż to, co zainwestowałeś. I bez żadnych problemów. Powiedz co, czym zajmowałeś wcześniej? Jaki był twój bo albo w sensie, co robiłeś? Na szczęście nigdy nie pracowałem na tecie. Mhm. Pracowałem w transporcie, miałem firmę mhm. transportową. Później przeprowadziłem się do innego miasta i tam generalnie nie wyszła na współpraca z, z firmą. Mhm. Do tego stopnia, że chciałem porzucić ogólnie przedsiębiorczość i, i pójść na etat. Mhm. Poszedłem do firmy ubezpieczeniowej, mhm. dużej. Tam akurat zatrudniali w taki sposób, że trzeba było mimo wszystko mieć tą działalność, okay. więc ją zostawiłem. Ale na tyle dobrze się tam odnalazłem, że odzyskałem z powrotem głód tej przedsiębiorczości. Zarabiałem, mało pracowałem, a bardzo mocno się rozwijałem poprzez jakieś szkolenia i osoby, które były wokół mnie. Mhm. I później, właśnie będąc w tej firmie mhm. na jakimś spotkaniu, minąłem, pojechałem do Wrocławia i zobaczyłem plac, który miałem kupić wcześniej pod mynie. To był jeden z kilkunastu pomysłów, które miałem zrobić, a przez to, że przez jakąś tam inne rzeczy, po prostu tego nie zrobiłem. I stwierdziłem, że to jest ostatni czas, kiedy ktoś robi moje rzeczy. No i zawsze mi się marzyła wypożyczaniu samochodów. Otworzyłem ją te dwa i pół roku temu i to mi sprawa przyjemność. Mimo, że na flipach się bardzo dobrze zarabia, no to na tą chwilę nie chcę tego, chcę robić flipy i mieć wypożyczalnie, bo wypożyczalnia to jest dla mnie przyjemność. A flipy to jest i kasa duża, i, i przyjemność. Mhm. A co było dla Ciebie najtrudniejsze wchodząc w, we flipy? Chyba nie było nic takiego, co mnie przeraziło. S są jakieś tam dylematy, tak naprawdę mało istotne, bo nie, ja nie do końca się odnajduję w homesteadingu, w mhm. urządzeniu tych mieszkań. Tu występują jakieś tam problemy, że nie, nie dopasuję koloru albo mogłem przeoszczędziłem na, jednym, na jednej rzeczy, a mhm. niekoniecznie to było... To było zasadne. A tak są zasady. Trzeba ci kobiety ręki po prostu. No tak. Wydaje mi się, że jakby jaka kobieta weszła do marketu, to. Zrobiłaby lepiej niż ty, tak? Dokładnie, rozwiązałaby ten problem. No my jesteśmy z facetami, to trochę inaczej działa, tak, Ale no, wygrywam tymi technicznymi sprawami. No, jak się nie da czegoś zrobić, no, to często się. To zrobię po ciebie. Tak. I, okay. i, i w zasadzie tak, tak miałem zacząć. Jak jeszcze nie wiedziałem, że flip to jest flip, to pierwszy remont zacząłem robić sam, no, mhm. zrobiłem jakieś tam swoje dwa czy trzy remonty. Prywatnie. Swoich, pr, pr, prywatnie, swoich mieszkań i myślałem, że to będzie super oszczędność, jak się okazało nie, nie Pozorna, pozorna, pozorna. Tak, bo twój czas jest więcej warty niż tak. robotników tak? Tak. i to jest właśnie problem. A ile ty już tak kupiłeś mieszkań, albo znalazłeś takich okazyjnych? To, to było około 9 miesięcy i przez ten czas kilkanaście, myślę, że 15 mhm. transakcji zrobiłem, mhm. nie wszystko to było flipem, mhm. myślę, że było jakby... Nie flip w klasycznych, Ale gdzieś... ci, ci, ci, ci nie flip, to rozumiem, że odsprzedajesz to innym, innym inwestorowi, tak? Tak. Znalezienie okazji, wy... hmm. wynegocjowanie cen i. i pójście dalej. I pójść dalej. Wa... W moim wypadku często wykrywanie wartości jest, polega na tym, że nawet jeśli ja nie rozwiążę fizycznie problemu, hmm. to jaką przeprowadzam inwestora i mówię mu, to możesz zrobić tak. Hmm. Tak. To... I to już jest wykrywanie wartości. Tak, ale, ale się rękoma. Tak? <laughs> rękoma tak. inwestora już. I to jest najlepszy model, jakby się dało się, to to, to, to e, fajnie multiplikować, żeby tego było dużo. Fajnie się mówi o tych moich e, cenach transakcji, ale tak naprawdę mm -hmm. w momencie, kiedy to nagrywamy, e, tydzień, e, tydzień wcześniej miałem już podchodzić do kamienicy za milion złotych, mm -hmm. więc... E, Doświadczenia i wiedzę, którą zdobywam czy na szkoleniu, czy tak naprawdę często w jakichś rozmowach między szkoleniami, można sobie przełożyć i na swoje umiejętności lub to, to co chcę lub to, co umiem robić. Więc nie, nie ma czegoś takiego, że ja robię tylko, tylko jakieś super zdemolowane mieszkania, bo aktualnie robię fajne mieszkanie, które kupiłem za 77 tysięcy. Robię to z inwestorem i będziemy wystawiać za 170 tysięcy. No. A remont wyjdzie ze wszystkim. Robota plus materiały 3 dychy. No super, no to jest 7 dysku, nie? Tak jakby nie, nie, nie patrzeć. A ten deal z kamienicą miałeś zrobić właśnie z, z inwestorem, którego poznałeś właśnie podczas mojego szkolenia, tak? I, Dokładnie. I, tak, i się zgadaliście, że jesteście już na podobnym poziomie i finansowo się dogadaliście, także, ale tam chyba coś jeszcze nie pykło, nie? To była kosztowna lekcja, no bo hmm. no, jak w, mm -hmm. przy tanich mieszkaniach trzeba, e, trzeba reagować szybko. Mm -hmm. Tak tutaj myśleliśmy, że nie trzeba, bo ten obiekt stał przez 7 lat e, nieruszany i mm -hmm. pojechaliśmy raz. Ja pojechałem raz do właściciela sam e, porozmawiać. Później zaprosiłem właśnie kolegę, podjechaliśmy drugi raz i za długo e, czekaliśmy do trzeciego razu. I jest to trwało w jakich odcinkach? Myślę, że wszystko trwało z 3 miesiące, ale to była jakaś tam majówka, jakieś święta, wakacje. I, po prostu przez naszą opieszałość zruszyliśmy temat. widocznie nikt tego nie brał pod uwagę. Właściciele o tym zapominali, i pośrednicy też. A, a, a klient, a inni. A ktoś in, po prostu się in, na in, i wzią, in, wzią, wziął nasz temat. Okay. A było to naprawdę. Bardzo... 100% było do wyjęcia, tak? 100% do wyjęcia, a fajne, bo to nie było trudne, bo to było nie dużo trudniejsze niż flip, a jeszcze dużo mniej niż deweloperka, więc mm. fajnie było to zrobić we dwójkę, bo dywersyfikowało się to tak. ryzyko. Ale też by to doświadczenie, były... Tak, ale była synerga, jeżeli tak. chodzi o jakąś tam wiedzę. Tak, I też zaufanie jakieś tam też. Tak, i, i dalsze kontakty tak naprawdę. No. Mogło to być jakoś tam trampolina do tego, żeby robić coś. Coś następnego, większego. Ale myślę, że za chwilę coś przyniesie. W życiu jest tak, jak już się nauczyłem, że jak coś e, e, tracisz, coś odchodzi, to zawsze to miejsce pojawia się coś, przyjmie, coś lepszego. Tak, więc, więc teraz się nie przejmuj, nie przejmujcie, no to znajdziesz coś lepszego po prostu. Chwilę przed telefonem do właściciela właśnie był dylemat nad deweloperką. I w moim mieście i w mieście kolegi. Mm -hmm. I tak naprawdę możliwe, że to przyspieszy decyzję o, no. o deweloperze. Deweloperkę, tak, tak, Bo wcześniej uważałem, że to nie dla mnie, że nie interesowałem się tak naprawdę tym rynkiem, bo tak jak wcześniej były obawy, że każda inwestycja, nieruchomość wiąże się z tym, że trzeba być milionerem i to tak, osoby, tak. Typy, które mają nadwyżkę pieniędzy mm. i lokują te pieniądze. Bo okazało się, że to jest nieprawda i myślę, że tutaj w przypadku deweloperki może być podobnie. Mm -hmm. Moim zdaniem kluczowy tutaj jest Adaptacja. Myślę, że osoby, które przychodzą do Ciebie na szkolenie myślą, Ty, ty dasz złoty środek. Ty, ty dajesz model, który jeżeli ktoś dokładnie skopiuje, da, do się, da, da się na nim zarobić. To nie ma czegoś takiego, że masz tą metodę i będzie cały czas super. Moje zasady działania i moje, mój system działa jeden do jednego. Jak go zrobisz, to będziesz miał takie same rezultaty jak ja, jeden do jednego. Jeżeli zrobisz coś inaczej, to prawdopodobnie byś miał inne wyniki. I teraz możesz zrobić inaczej gorzej, albo inaczej lepiej. Ode mnie ty, zależy, co, w którym co to pójdzie. Tak, i teraz Ty zrobiłeś z tej osobą, która wzięła to, co ode mnie najlepsze i zrobiłeś to troszkę inaczej, bo od, adaptowałeś się z moimi metodami na swoim rynku strategicznym mniejszym trochę, z innymi cenami i to zagrało, ale jeżeli ktoś bierze moje, moje metody, i coś mi się podoba, coś mi się nie podoba i robi to trochę po swojemu, to później konsekwencje mogą być tego totalnie inne niż u Ciebie. Bo Ty Zależy. zarobiłeś więcej dzięki temu, ale znam ludzi, którzy po prostu wzięli moje, moje, moją metodę, ale załóżmy, nie wiem, nie, zaczęli się inaczej dogadywać z ekipami niż ja sugeruję. Tak? Mhm. I po prostu zrobili to po swojemu i efekty mają takie, że jest jakiś tam problem. Mhm. Miał, wszystkie remonty miałem też z problemami, bo też <śmiech> albo nie miałem wiedzy, albo też no nie do końca zastosowałem się do tego, co mówiłeś, bo uznałem, że... będzie lepiej. <gry> że, może tyle zrobię lepiej, co tu są, u mnie są inne realia. Mm -hmm. Wszędzie są inne realia, ale tak naprawdę to są to same, co tak? sobie wynegocjujesz to Z masz. Z tak. Albo ja, ja mnie... ustalić nawet czasami. Nie? Tak, ja, ja uznałem, że e, dla mnie ważniejsze mieć jest mieć ekipę teraz na już. I było to droższe. Na przy... W jednym wypadku to było super, super tańsze. Mm -hmm. Jak się okazało później nie, nie do końca. bo mieszka drugie mieszkanie, które sprzedałem w wrześniu. Jeszcze dwa tygodnie temu e, naprawialiśmy coś tam w Łazience. Bo e, pan budowlaniec uznał, że skoro prąd, prąd może płynąć po kawę do góry, to woda w rurce też może płynąć pod górę. I to jeszcze jest ciekawe. mówi, o ciekawe. Bo tam wiesz, bo tam jeszcze z ciśnieniem to nie ma problemu. Mm. Tomek, dzięki w takim razie za, za ten odcinek. Myślę, że y, pokazał y, osobom, które mi oglądają, inne spojrzenie na, na robienie flipów. Jakby inny, bo ja, Ty jesteś dla mnie naprawdę mega oryginalny i masz mega patenty na te swoje rzeczy. Także dzięki wielkie, piąteczka.